Cześć Tema. kochani. Cześć. Ale szybcy. Bardzo szybcy. <laughs> Bardzo szybcy. Witajcie w naszym kolejnym wideoblogu. Jest to podsumowanie naszej kwarantanny. Byliśmy odizolowani tutaj w tych pięknych scenariach natury przez dwa tygodnie. Tak. I praktycznie jedynymi osobami, które widywaliśmy to byli panowie policjanci, którzy nas odwiedzali raz po raz i kontrolowali czy przestrzegamy. Eee, zasad obecnych, i dodatkowo mieliśmy spotkanie z naturą. Tak. Takie powrót do korzeni, powrót do natury. A co tu się wyprawia? Eee, Czytam sobie książeczkę na hamaczku. Słoneczku, tak za, za... Teraz mam dokładnie ale widok, słuchajcie, bo mam tutaj tą wiśnię i dosłownie tak jak się kołyszę to mi tak słoneczko prześwituje troszeczkę. I po prostu magiczny widok. A co czytasz? Czytam Samuraje, triumf i upadek japońskich Wojowników Taką książkę. Dostaliśmy ją na święte od y, Świętego Mikołaja, więc ją czytam, bo teraz mamy akcję, szczytujemy wszystkie książki, żeby ich nie w wanie. <grymne> Super. <grymne> Cześć, chłopaki i dziewczyny. Co robicie? Hamakujemy, tak? Czytamy książkę. Czytamy zachętę do filozofii Arystotelesa. No proszę. Bardzo ciekawa lektura. Proszę bardzo. I bujamy się. I się bujacie. Pięknie. Wspominaliśmy w poprzednim wideo-vlogu, Udało nam się zamontować nasze panele na dachu Wana. Turbo sukces. Turbo sukces, tak. Udało się. i No ale oczywiście z przygodami. Ta mała pomyłka nastąpiła. Pewne, pewne. Kable się zawieruszyły. Pewne kable się zawieruszyły. Było małe małe zgrzytnięcie małe było, ale okazało się, że nic się nie spaliło. Tak. I wszystko działa tak jak, tak jak ma. Eee. Całe szczęście. Jak oceniasz, krześ podłączenie pierwszego panela? Katastrofa. Co się stało? Coś się zjarało, ale nie wiemy co. Na razie prawdopodobnie bezpiecznik... Yy, prze, prze, tam, zabezpieczenie prze, przeciw przeciężeniu z, z paneli. Zobaczymy, zobaczymy zaraz. Co, Co robisz, kreś? Rozkręcam całą hybrydę, bo poszło nie tak coś. Ja Miejmy nadzieję, że tu jest jakiś bezpiecznik, który zabezpiecza panele w jakiś tam sposób. I że da się go wymienić. A jak nie, to, to za błędy się płaci na tyle. Dobra, spalenie spaleniem, Grześ. Idę zobaczyć ten zamontowany panel na górze. Bo, kurde flag, to jest wyczyn, powiem Wam. Generalnie. Ho! Zamontowane, tak się męczyliśmy z tym, że to koniec. No bo problem jest taki, że my montujemy te panele, jak, e, panele jak już wszystko jest zamontowane od środka też, jak dach jest zrobiony. Więc teraz trzeba było e, te mosowania, które są generalnie już o jakby od dołu, yy, yy, jakby to powiedzieć, zakryte dachem, to teraz nie można ani samo dołu oczywiście robić z tymi panelami, nie można ich przykręcać. Więc teraz co musieliśmy zrobić, to wymyślić jakiś sposób na to, żeby je przytwierdzić do tych tutaj takich już mocowań, praktycznie bezpośrednio do panela. Więc duża akcja. Gdzieś pod tym wszystkim. Mhm. Jadono. Stąd ten No. I co teraz? I co żeś Po rozmontowaniu inwertera, złożeniu go do kupy jeszcze raz i ocenie? Tak, Wykazuje normalny charging. Czyli konkluzja akcji? Konkluzja akcji. Coś się zaczęło jarać, ale szybko to wyłączyłem i się nie zjarało. To dobrze. Działamy. Panele są zamontowane. I na koniec małe podsumowanie, co nam tak naprawdę dała ta kwarantanna. Więc punkt numer jeden. Tak. Punkt numer jeden to, tak jak wspominaliśmy, możliwość tego, żeby na dwa tygodnie tak naprawdę od, odszczepić się od świata zewnętrznego i od tych wszystkich przygód, które mieliśmy z przeprowadzką i tak dalej i móc powrócić do natury móc przyjrzeć się jej ze spokojem, bez pośpiechu, zaobserwować różne zmiany w przyrodzie, jak ten czas mija. I trafiliśmy na wspaniały okres, bo za nami widzicie drzewa wiśniowe. I jak tutaj przyjechaliśmy, to pączki były razem na drzewach. No, zaczynały kwitnąć powoli. Tak, zaczynały powolutku kwitnąć. A teraz już po nasz kwartanie, czyli po tych dwóch tygodniach, one rozkwitły pięknie, więc widzieliśmy tak naprawdę całe to spektrum rozkwitania wiśni i mamy niesamowity tutaj gaj przyrody, więc myślę, że to była wspaniała możliwość dla nas przez dwa tygodnie. Punkt drugi? Punkt drugi. razem robaka. A propos przyrody. Siedzi sobie robaczek na Grzesiu, ale punkt drugi, to też tak sobie myśleliśmy, w nawiązanie w sumie do punktu pierwszego, to jest to, że mieliśmy możliwość zagospodarować trochę czasu dla siebie, bez, bez stresu właśnie znowu związanych, związanym ze światem zewnętrznym. Z czymkolwiek. Z czymkolwiek Byliśmy tak sami ze sobą, mieliśmy zapasy jedzonka tak i spędzaliśmy sobie czas po prostu nie martwiąc się za bardzo dokładnie, czymkolwiek bez telewizji, bez żadnych dziwnych stresów i tak dalej, czas dla siebie żeby się uspokoić, wyciszyć więc to jest kolejny wspaniały punkt, wspaniały plus e, tak naprawdę odizolowania przez dwa tygodnie i trzeci punkt no to punkt numer trzy to, to porobiliśmy te rzeczy które odkładaliśmy na tak. później ciągle i poczytaliśmy trochę książki po, pomontowaliśmy w Wanie małe tam detale, które wymagały zamontowania w końcu. Malowaliśmy, malowaliśmy montowaliśmy panele. tak, wspaniały, wspaniały czas, żeby ponadrabiać różne projekty, które były już zaległe. Mhm. No to w sumie takie trzy główne punkty, tak. o których my myśleliśmy, że, że warto się z Wami podzielić naszymi jakimiś takimi przemyśleniami, że kwarantanna nie równa się po prostu E, zesłaniu i, no, i biadoleniu i, i nudzie po prostu tak. i w ogóle kaplica i nie wiadomo co tak, Całka ale można spoko. coś wykorzystać, dokładnie jeżeli się tam ma takie możliwości to absolutnie jest to czas też rozwoju um, i w sumie kolejny vlog, który będzie przychodził na nasz kanał, to już będzie na wolności, w cudzysłowie e, więc zobaczycie kolejne nasze przygody co robimy po kwarantannie, gdzie się udajemy. Dziękujemy, że nas oglądacie. Dziękujemy serdecznie. Subskrybujcie, komentujcie. I Dokładnie. Zapraszamy na następny wideoblog. Dokładnie. Ściskamy Was mocno, trzymajcie się. Biała. Cześć, pa!